Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki tutaj opowiem Ci o problemie internauty, który posiada już od pewnego czasu prawo jazdy kategorii C nagle przestał widzieć na jedno oko Panie Dariuszu, piszę do Pana, ponieważ zobaczyłem Pana filmik na YouTube i przejdę od razu do pytania Od dwóch lat nie widzę na prawe oko, prawko C zrobiłem kiedy widziałem dobrze Przewóz rzeczy, wprawdzie po chorobie, ale udało mi się jakoś przejść psychotesty bez żadnego załatwiania. Natomiast jeżeli chodzi o mój wzrok, lewe oko mam sokole, czyli lewe to jest to, bez problemów widzę. Natomiast na prawę widzę na boki, w górę, w dół, natomiast gdy patrzę nim na wprost jest jakaś ciemna plamka, zero widzenia tylko dookoła. No i moje pytanie jest, czy mogę być kierowcą zawodowym? No niestety muszę w końcu pójść do medycyny pracy Tam na pewno nie obejdzie się bez okulisty Samochodem kategorii B jeżdżę na co dzień Nie sprawia mi to problemów No Samochodem kategorii C jeździłem dwa miesiące Szło mi, jakby to powiedzieć, jak normalnemu, zdrowemu człowiekowi Niestety było to jeżdżenie bez umowy na czarno więc nie musiałem odwiedzać lekarzy Proszę Pana o paradę, ponieważ nie mam pojęcia co robić, z góry Dziękuję, pozdrawiam. Dobre pytanie, aczkolwiek odpowiedź nie jest tutaj internauta zadowalająca i niestety według przepisów, według obecnych przepisów i przy poprzednich też, po badaniach lekarza medycyny pracy, tenże lekarz ma obowiązek wydać orzeczenie negatywne, a na dokładkę jeszcze zgłosić fakt do wydziału komunikacji. Starostwo powiadowe wtedy kieruje do, na badania do WOMP no i raczej prawo jazdy kategorii C jest stracone Osoby jednooczne według polskich przepisów nie mogą prowadzić ciężarówek, autobusów a również pojazdów uprzywilejowanych kategorii B Także wieści niezbyt zadowalające Internautę Na tym w sumie kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Koniecznie oczywiście skomentuj to wideo poniżej Możesz wejść na mojego bloga badania na prawo jazdy wrocław.com, zapisać się tam do newslettera. Znajdziesz tam różne inne podobne sytuacje orzecznicze związane z wadami wzroku kierowców szczególnie brakujem widzenia stereoskopowego, obuocznego, zezem, krótkowzrocznością, dalekowzrocznością. Także bye bye. Jeszcze raz żegnać się Darek Kraśnicki z Wrocławia.